Tym razem mamy naprawdę przerażające wyrażenie, i znów chcę, żebyście spróbowali je uprościć. Dam Wam trochę czasu. To wyrażenie wygląda jeszcze straszniej niż poprzednie. Mamy y, xy, x kwadrat, x, a także kolejne xy, y kwadrat i tak dalej. Może was kusić, bo tu jest y i tu jest y, żeby dodać to – minus 3y do tego 4xy. W obu wyrażeniach co prawda jest y, ale musicie zdać sobie sprawę, że y to coś zupełnie innego niż xy. Gdyby y równało się 3, a x równało się 2, to xy równałoby się 6. y to także coś innego niż y kwadrat. Bo gdyby y równało się 3, to y kwadrat równałoby się 9. Chociaż występują tu te same litery to nie można dodawać ani odejmować takich składników. y to coś innego niż y kwadrat czy xy. Pamiętając o tym, sprawdźmy, co da się uprościć. Zacznijmy od składników z samym y. Czy poza tym –3y są jeszcze jakieś? Tak, jest jeszcze to 2y. Posortujmy składniki. Minus 3y, plus 2y… Kolejność sortowania może być dowolna, ale skoro następne jest xy, to weźmy je. Plus 4xy… Po prostu przepisuję składniki w nowej kolejności. Plus 4xy… I mamy jeszcze minus 4xy, tutaj minus 4xy. Teraz składniki z x kwadrat. Tutaj mamy minus 2x kwadrat, zaznaczmy minus 2x kwadrat. Czy są inne? Tak, tu jest 3x kwadrat, zatem plus 3x kwadrat. Teraz popatrzmy. Tu jest składnik z x, chyba jedyny. Zatem plus 2x i mamy jeden składnik z y kwadrat. Niech będzie pomarańczowy. Plus y kwadrat. Posortowałem składniki i zapisałem je różnymi kolorami według zmiennych. Teraz powinno być łatwiej. Spróbujmy. Jeśli mam minus 3 czegoś i dodam 2, to ile będę miał? Albo inaczej, jeśli mam 2 czegoś i odejmę 3, to ile mi zostanie? Zostanie mi minus 1. Piszemy więc minus 1y albo po prostu minus y. Analizując to inaczej, choć ja wolę intuicyjnie, tu mamy współczynnik minus 3, tu mamy współczynnik 2, oczywiście oba przy y, a nie przy xy ani y. Minus 3 dodać 2 równa się minus 1, a minus 1y to po prostu y. To uprościło się do tego. Teraz składniki z xy. Jeśli mam 4 sztuki tego xy i muszę odjąć 4xy, to ile xy mi zostanie? Ani jednej sztuki. Jeśli dodamy współczynniki, to 4 odjąć 4 da nam 0xy. Tak czy owak, te składniki się kasują. Jeśli mam 4 czegoś i oddam 4 tego czegoś, to nie zostanie mi nic. Dlatego nie wpisujemy xy. Mógłbym wpisać 0xy, ale nic by to nie wniosło. Teraz składniki z x kwadrat. Minus 2 dodać 3 równa się 1. Albo inaczej, jeśli mam 3x kwadrat i muszę oddać 2 z nich, to zostanie mi 1x kwadrat. Zatem to się upraszcza do 1x kwadrat, czyli po prostu x kwadrat. Plus x kwadrat. Tych składników nie da się uprościć. Zatem plus 2x plus y2. I zrobione. Oczywiście kolejność może być inna, bo kolejność nie ma znaczenia. Chodziło o uproszczenie wyrażenia do takiej postaci.